Jeszcze jeden widoczek, na okolice chaty Borga w Bielicach, niedaleko stronia śląskiego tuż przy samej granicy czesko-polskiej zasięgu telefonii komórkowej tutaj nie ma